w tym Baku, w Baku 2017 Znam to ludzie Mam nadzieję, że tutaj zmienię pieniądze kazachskie Bo jak nie, to wyjdzie na to, że się wyfraje żył Tutaj przyjeżdżając Hajder Alijew Airport Hajder Alijew Airport, czyli Nazwa, imię i nazwisko prezydenta az, yy, Azerbejdżanu hmm. Techniki. Udało mi się wymienić pieniądze kazachskie Po kursie 10 tysięcy kazachskie tengie na 40 manatów. No ten gościu... chciał się tylko -ja 20, więc i tak jesteśmy sporo do przodu. Mam trochę pieniędzy. Jestem, jestem ocalony, a to jest lotnisko w Baku. Lotnisko... E, wygląda bardzo ładnie, zarówno z zewnątrz, jak i w środku. Nowe lotnisko. Mają McDonalda. Kawiarnie Sky Coffee. Roma, no, różne mają kawiarnie. E, no i cóż, i szczęśliwie, że się udało wracamy do miasta.